Ciekawa sprawa, kiedy pacjent został skierowany na badania kierowców do WOMP po kuracji odwykowej. Skierowano mnie na badania do WOMP po tym, jak ojciec w trosce o moje zdrowie zgłosił wniosek o przymusowe leczenie w ośrodku uzależnień. Dwa lata temu, kiedy miałem mieć przeprowadzony zabieg z powodu przepukliny przełyku, stwierdzono u mnie wysokie próby wątrobowe, ASPAT 400, alat 300, GGPT 800. Operacji nie przeprowadzono lecz skierowano mnie do szpitala celem postawienia diagnozy. Lekarz prowadzący zapytał, czy pije alkohol i zgodnie z prawdą powiedziałem, że byłem abstynentem, a dopiero 3 miesięcy spożywam jedno, dwa piwa dziennie. Efekt był taki, że na wypisie w rozpoznaniu przeczytałem alkoholowa marskość wątroby i nie pomogły tutaj tłumaczenia, że przez kilkanaście lat prawie nieprzerwanie przyjmuję lekarstwa, które podwyższają enzymy wątrobowe, i podczas pobytu w ośrodku przedstawiłem wyniki badań sugerując, zresztą zgodnie z opinią lekarza prowadzącego, że enzymy wątrobowe nigdy w normie nie będę miał z powodu marskości wątroby. Abstynentem jestem od 7 miesięcy. Orzeczenie z WOMP stawić się za 5 miesięcy, aby przedstawić okres rocznej abstynencji, czyli wnioskuję, że widz dostał orzeczenie negatywne. I w związku z tym mam pytanie, Czy utrata prawa jazdy na rok po pijaku jest traktowana na równi z przejściem terapii odwykowej? Z góry dziękuję za odpowiedź. No, tutaj takie troszeczkę pokrętne pytanie. Natomiast mój komentarz jest taki, Wprawdzie widz tutaj zdecydowanie wypiera się nałogowego picia, no ale z drugiej strony nie przeszkadza mu to konsumować parę piwek dziennie i to codziennie oraz bezkrytycznie nie uważać tego za nadużywanie alkoholu. No, również jakoś tak w głębi ducha nie jestem przekonany, że nie pił wcześniej. No, pomimo wszystko z jakiegoś powodu jego rodzina zatroskana o niego wnioskowała o leczenie odwykowe. Przypuszczam, że było to jakoś sądownie. Ktoś się do tego wniosku musiał yy, przychylić. Także coś na rzeczy musiało być i do tego dochodzi wątroba, a w zasadzie choroba wątroby najczęściej powiązana z alkoholem. No i w tym przypadku lekarz szpitalny raczej według mnie postawił właściwą diagnozę, natomiast lekarz WOMP-u miał prawo zażądać na podstawie tej diagnozy szpitalnej rocznej, udokumentowanej abstynencji alkoholowej. Pacjent tutaj tak pomija, oszczędnie gospodaruje prawdą, nie podaje jakich leków zażywa, jakich leków używa, jaka by miała być inna przyczyna tej choroby wątroby, takie też są przecież. No i opis widza jest tutaj zdecydowanie niepełny, także trudno być do końca pewnym, jak to było naprawdę. Są tutaj w zasadzie dwie klasyczne sytuacje. Widz wybiela się ile może, natomiast yy, no lekarze muszą się na czymś oprzeć, yy, stawiają dosyć yy, konkretną diagnozę. Yy, pechem dla widza jest takim, że ten WOMP, nie wymieniam który, yy, jest dość słynny, lekarze tam są dosyć sumienni i są dosyć surowi w ocenie jakichkolwiek podejrzeń o nadużywanie alkoholu. Także na tym kończę, jeżeli Ty masz jakąś swoją wersję wydarzeń, która się mogła przydarzyć mojemu widzowi, zamieść to w komentarzu do tego wideo. Życie naprawdę czasami pisze takie scenariusze lekką ręką, o których nie śniło się nawet lekarzom, a co nie mówiąc, filozofom. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jak moim widzem nie jesteś oczywiście, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z różnych przypadków dotyczących badania wąpów za jazdę po alkoholu.